Oblicz wartość 1x dla x równego minus 1, x równego 0 i x równego 1. Zacznijmy od x równego minus 1. 1x to po prostu 1 razy x, gdzie x równa się minus 1. Mamy więc 1 razy minus 1. Można to rozumieć dwojako. 1 razy coś zawsze równa się to coś. Dlatego 1 razy minus 1 równa się Minus 1. Inny sposób to spojrzeć na wartości bezwzględne obu liczb. Mamy 1 razy 1, ale jedna z liczb jest ujemna, więc wynik też jest ujemny. Otrzymujemy ten sam wynik – minus 1. Teraz policzmy 1x dla x równego 0. 1 razy x równa się w tym przypadku 1 razy 0. Podstawiłem 0 w miejsce x. Znowu. 1 razy coś zawsze równa się to coś. 1 razy 0 równa się 0. Według innej zasady coś razy 0 zawsze równa się 0. Oba sposoby doprowadzą nas do tego samego. Możemy wręcz napisać ogólnie, że 1x równa się x. Niezależnie jaką liczbę podstawimy pod x,- 1, 0 czy 1, wynik będzie tą liczbą, ponieważ 1 razy coś zawsze równa się to coś. Z kolei 0 razy dowolna liczba równa się… Ten krzyżyk to x, a nie znak mnożenia. 0 razy dowolna liczba równa się 0. Już wszystko wiemy, ale dla porządku policzmy 1x dla x równego 1. Uzyskamy 1 razy 1. Mieliśmy to przed chwilą. 1 razy x równa się x, więc 1 razy 1 równa się 1.